Znowu kolejne zapytanie o wyrabianie książeczki sanepidowskiej do pracy przy żywności Zapytanie mojego widza Witam, mam taką nietypową sytuację z książeczką zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych Otóż chcę wyrobić książeczkę sanepidowską jako osoba prywatna No, wbrew pozorom tutaj i, i obawom mojego widza nie jest to nietypowa sytuacja Sytuacja jest właśnie jak najbardziej typowa ale do rzeczy. Jestem wolontariuszem oraz druhem w Ochotniczej Straży Pożarnej i czasami podczas imprez okolicznościowych chciałbym także wydawać posiłki. I teraz pytanie, bo zazwyczaj to pracodawca wysyła na takie badania, lecz ja pracodawcy nie mam, ponieważ posiadam własną działalność gospodarczą niezwiązaną z gastronomią. Czy jako osoba prywatna do celu wydawania posiłków mogę taką książeczkę sobie wyrobić i co napisać w rubryce Rodzaj Wykonywanej Pracy oraz Pieczątka Pracodawcy? Bardzo proszę o szybką odpowiedź, dziękuję, z poważaniem. I pomimo, że te książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych od paru lat z powodu opieszałości naszych ustawodawców nie są za bardzo umocowane w naszym prawie, to zwyczajowo są ciągle wydawane przez sanepidy Jak zrobisz trzykrotne badania kału? na nosicielstwo. I w takim przypadku jedyne co trzeba zrobić, co musisz zrobić, to po prostu zgłosi się do sanepidu wojewódzkiego We Wrocławiu płacisz około 100 zł. oni Ci tam wyznaczają jakiś termin, w tym czasie zanosisz próbki kału, trzykrotne próbki kału, 3 dni pod rząd. No, we Wrocławiu to jest poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, w piątek kału nie przyjmują No i za parę dni przychodzisz po wynik, i od razu odbierasz druk książeczki z takim wpisanym, a w zasadzie z pieczątką i hologramem i z wpisanym wynikiem badania kału na nosicielstwo. I po całej tej procedurze, ta osoba powinna się udać do lekarza medycyny pracy w celu wystawienia tak zwanego orzeczenia yy, lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych. No jako pracodawca może sama sobie wypisać skierowanie czy tam w zależności od tego, jak to lekarz ten z nią sobie uzgodni, czyli bierze pieczątkę i skierowanie może sobie wypisać u lekarza Natomiast w rodzaju wykonywanej działalności, po prostu wpisać faktyczną działalność tak, aby lekarz dostosował zakres swojego badania do tego, co faktycznie ta osoba wykonuje. Także powtarzam jeszcze raz, zamieszania jest sporo Akty prawne, że tak powiem, nie są za bardzo jasne, no ale na czym się trzeba opierać i skoro sanepidy książeczki wydają, także wystarczy, że zapłacisz w sanepidzie yy, te 100 zł, być może gdzieś tam jest drożej, jak jest gdzieś drożej, to napisz to w komentarzu do tego wideo No i bez żadnego problemu otrzymujesz po paru dniach książeczkę z bitym wynikiem Kału na nosicielstwo zarazków jelitowych. Także yy, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia yy, Lekarz również uprawniony do yy, tzw. przedłużania książeczek zdrowia do wstawiania orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.